Zajmijmy się wyrażeniami z więcej niż jedną zmienną. Załóżmy, że mamy wyrażenie A dodać B i pytanie, jaka jest jego wartość, jeśli A równa się 5 zaś B równa się 7? Po podstawieniu wyrażenie przyjmie postać zamiast A piszemy 5, a więc 5 dodać i zamiast B piszemy 7. Otrzymujemy 5 dodać 7, co się równa 12. Weźmy inne wyrażenie. Na przykład 10x odjąć 3, 3y. Obliczmy wartość tego wyrażenia dla x równego –1 I dla y równego 5. Podstawmy. Zamiast 10 i x, bo wiemy, że x równa się minus 1, piszemy 10 razy minus 1. Odjąć 3 razy 5. W miejsce y podstawiamy 5. Odjąć 3 razy 5. 10 razy minus 1 to minus 10. I od tego odejmijmy 3 razy 5. Musimy zacząć od mnożenia, bo ma wyższy priorytet. 3 razy 5 to 15. Otrzymaliśmy minus 10 odjąć 15. To się równa minus 25. Zachęcam, żebyście sami poćwiczyli takie przykłady.